Czy przyroda kolebka Myślała kiedyś dokładnie Po co jej wielkie mamuty? Ani wygląda to ładnie Ani z nich skóra na buty Nie ma co pytać koledzy Robiła i tak jej weszło, Nikt nie wymyślał specjalnie Tego w czym żyć nam przeszło uprzedam o tym lojalnie Jeden jest rytm, jeden rytm Jeden jest węgiel i tlen Zwykłą losą koleją Praca, posiłek i sen Posiłek i sen, jeden przypada na dzień Świt jeden, jeden zmrok Pierwsi się łodzą, nadzieją, a drudzy równają krok z naszymi. Jeszcze nie odegra stawkę w wesołym miasteczku dziewczyny. Chcą z tobą iść na stawkę Lepiej ci będzie z nimi. Pachnie tak mocno siano. Kwiaty sięgną od motyni. jeździ słonką po niebie. Światło ucieka szatmyli miasteczko. Czeka na ciebie. Jeden jest rytm, jeden rytm. Ważny jest wydech i wdech. Nasycz się równym oddechem. nasyć się dzisiaj za trzech. Nasyć się dzisiaj za trzech. Bo raz ani on twoja niczy, z czasem się wszystko stoi.